Witam cię bardzo serdecznie. Muszę ci powiedzieć o pewnej rzeczy, którą nagminnie popełniają kierowcy, którą oczywiście złapani za jazdę po alkoholu, a mianowicie jest to zrobienie z siebie tak zwanego alkoholika, prawda? Zabawa polega na tym, że dany kierowca w jakiś sposób dowiaduje się, że ma mieć roczną abstynencję alkoholową, udokumentowaną i nie zdaje sobie sprawy z tego, że żeby zdobyć takie zaświadczenie o rocznej abstynencji alkoholowej, to najpierw no musi pójść do jakiejś poradni terapii uzależnień, do psychiatry. Z reguły to jest jakiś ośrodek na NFZ, jeżeli chcesz to zrobić za darmo. Natomiast żeby się dostać na taką terapię odwykową, na taką terapię uzależnień, to po prostu, człowieku, musisz być alkoholikiem, prawda? I część ludzi świadomie, nie będąc żadnymi ćpunami, nie będąc żadnymi alkoholikami, robi z siebie tych alkoholików i potem nagle jest wielkie zdziwienie, że jest totalna tragedia, prawda? I przeczytam ci tutaj mojego widza taki mail dramatyczny zresztą, Oczywiście trochę tam ukryję jego dane osobowe, żeby, żeby się nikt nie zorientował, ale mniej więcej coś w tym stylu. Witam, mam problem, 5 lat temu zabrano mi prawo jazdy kategorii B w wydychanym powietrzu 0,42 promila, czyli mimo wszystko wykroczenie, kolejne badanie 0,3 promila, trzecie badanie 0, czyli gościu był na kacu. Po udaniu się do urzędu wyrok się uprawomocnił. A co mam robić, żeby odzyskać uprawnienia? Oczywiście zapytanie było w tym urzędzie i ktoś go poinformował, że ma mieć od zapisane odbycie terapii i zgłosić się dopiero po odbyciu terapii. Zapisałem się do ośrodka gdzieś tam na zamkniętą terapię 7-8 tygodni w zamkniętym ośrodku, ale żeby się tam dostać, musiałem ich przekonać przed przyjęciem, że mam problem w alkoho z alkoholem. Teraz to już wiem, prawda? Czyli mądry po szkodzie. Przyjęli, dostałem glej to pozytywnym ucz uczęszczeniu, tylko w tych papierach było yy, udokumentowanie 12-miesięcznej Abstynencji. Pojawiłem się w urzędzie, czyli skierowali do WOMP-u rozbadania psychologiczne lekarskie no i Niestety ostatnia rozmowa z psychologiem, który, oczywiście w tym womp który zażądał udokumentowania 12 miesięcy abstynencji. Poszedł, zapisałem się do psychologa, uczyszczałem dwa razy w tygodniu i po rocznym schodzeniu poprosiłem o takie zaświadczenie i znowu schody, bo nie widział mnie codziennie i napisał tylko, że nie widzi potrzeby dalszego prowadzenia, gdyż problem u mnie nie występuje. Ucieszyłem się zbyt szybko i niestety... Yy, zaświadczenie nie było wystarczające, yy, no i lekarz znowu się, że tak powiem, przyczepił do tego. Poszedłem do prawnika, który doradził pojechać do innego miasta i historia zaczęła się powtarzać, gdyż WOMP w tym samym województwie miał w systemie mojej wizyty. Ale zapisali do lekarza. Wszedłem od razu, zerknął w kartę, zapytał o te 12 abstynencji. Ręce opadają. Powiedziałem, że nie mam. Od trzech lat próbuję to załatwić. Lekarz rozłożył ręce, ale chociaż powiedział, że mogę odzyskać 200 zł w recepcji, prawda? I. Nie mam problemu z alkoholem, nigdy nie miałem, a przez to, że poszedłem do ośrodka, przyznałem się do winy, mam problem, a teraz nikt nie chce wystawić papiera. No, czyli stwierdzam, że straciłem całkowicie yy, możliwość odzyskania kategorii B, ponieważ mam papier, mam mieć jakiś papier, którego nikt nie chce wystawić. Obecnie sporadycznie prowadzę pojazd w celach zarobkowych, jest to bardzo stresujące. O niespodziewaną kontrolę na drodze, proszę o pomoc, co mam robić, i tak dalej. I tak dalej. W zasadzie no nie ma porady na to. Nie mam żadnej porady, ponieważ nic nie można zrobić poza y, załatwieniem gdzieś u jakiegoś sensownego gościa tych dwunastu miesięcy abstynencji, prawda? Także, także tu jest kwadratura koła. Y, którą mój widz sam sobie na własne żądanie, że tak powiem, zrobił. Prawda? To jest po prostu totalna masakra, jak jakaś zła porada, jak jakaś idiotyczna porada na samym początku yy, załatwia gościa na praktycznie na jakiś dość długi Okres, prawda? I powiem szczerze, że te przepisy nawet dla mnie na początku były niejednoznaczne, ponieważ wpisało przy pierwszej tam, przy pierwszym czytaniu, przy pierwszej jakiejś interpretacji, no to wydawało mi się, że to po prostu jest. Że, że każdy przypadek złapania kogokolwiek po alkoholu to jest wymagana ta dwunastomiesięczna abstynencja. Dopiero porozmawiałem z psychiatrami, dopiero porozmawiałem z jakimiś terapeutami mądrzejszymi troszeczkę ode mnie i się okazało, że nie, że jeżeli złapią cię za ten alkohol, to pierwsze co masz pójść i załatwić to zaświadczenie, że nie jesteś uzależniony. Oczywiście mówię o przypadku, kiedy rzeczywiście nie jesteś uzależniony, bo jeżeli złapali cię dwa czy trzy razy, to nikt tam nie uwierzy w twój brak uzależnienia, prawda? I przeczytam ci tutaj moją jakąś poradę innej, od innego widza. Zaświadczenie potrzebne do badania. Eee, witam. Chciałbym zapytać, czy do badania psychologicznego z zakresu psychologii transportu jest potrzebne zaświadczenie o terapii lub o stanie trzeźwości. Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu. I moja porada jest taka. Najlepiej, żeby to było zaświadczenie, że jesteś uzależniony. Widz dalej pyta, dziękuję za odpowiedź, a takie zaświadczenie powinno być od lekarza czy od psychologa. I tutaj musisz zapamiętać, że nie od psychologa pierwszego, lepszego, tylko kogoś, kto jest tak zwanym terapeutą uzależnień lub lekarza specjalisty psychiatry, czyli nie od każdego lekarza, czyli nie idziesz do mnie po takie zaświadczenie, tylko ma to być psychiatra, lekarz specjalista psychiatrii lub terapeuta uzależnień. I tyle w sumie mam do powiedzenia w tym smutnym debacie natomiast yy, przeczytam ci jeszcze taki jakiś taki yy, nazwijmy to jakiś taki wiadomość kto raczej wymaga tej terapii uzależnień lub przynajmniej będzie wymagał po tym co zrobił Idąc do WOMP-u. Dobry wieczór, oglądałem kilka pana filmów na YouTubie. Chciałem o coś zapytać. Mianowicie mam zabrane prawko za alkohol i 8 listopada mam badanie w WOMP-ie. I czy będą mnie badać pod kątem obecności THC w organizmie? O, obecnie jestem za granicą. Nie ukrywam, że zdążyło mi się zapalić. Dziękuję za odpowiedź. I to jest... Był pan za granicą w takim kraju, gdzie niestety palenie nie jest jakoś tam zabronione. Moja porada prosta, pójdź czysty albo przełóż to badanie. No i tegoż to listopada, którego ten pan miał pójść do WOMP-u. Witam, byłem na badaniach w WOMP-ie, pobrali mi mocz. Test na pięć narkotyków. Nie paliłem marihuany przez dwa tygodnie. Czy jeżeli wynik będzie pozytywny i co jeżeli tak? No i nie trzeba być tutaj jakimś wielkim znawcą, żeby dojść do tego, że jeżeli wynik będzie pozytywny, to niestety będą żądali od Ciebie tej rocznej abstynencji od marihuany i od innych różnych ciekawych uży używek. Czyli pan poszedł, poszedł, miał zabrane prawko za alkohol, ale przy okazji, a zbadamy sobie pana jeszcze pod kątem pod kątem narkotyków. I smutna końcówka tego, tej wiadomości. Witam. To raz jeszcze, ja kupiłem sobie test na THC w aptece i wyszedł pozytywny. Czy mogę się teraz, czego się teraz mogę spodziewać? Przepraszam, że zajmuję panu czas. Jeżeli test z apteki wyszedł pozytywny, to z dużym prawdopodobieństwem możemy się spodziewać, że tak samo test z certyfikowanego laboratorium będzie pozytywny i gość od razu wpada w roczne w roczną abstynencję od terapeuty lub psychiatry. I taka to niestety smutna sprawa. Dobra, czyli zapamiętaj sobie jedno raz na zawsze, że proszę bardzo, tak jak ta pani wzięła sobie jakiś napój, ale to jest to jest jakaś zwykła kawa to jest jakaś zwykła kawa natomiast czegoś takiego, jak w tej chwili ci pokażę to czegoś takiego robić nie możesz, no i samo to się tylko prosi o jakieś kłopoty. Także jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytania, to mam nadzieję, że jakość transmisji się poprawiła, ponieważ coś skiepściłem w czasie transmisji, masz parę sekund na to, żeby się zdecydować na telefon do mnie Telefon 789-373-335. Ten telefon, żeby było jasne, jest tylko podczas transmisji. Potem mi nie zawracaj głowy, nie dzwoń. Po prostu nie, od, nie odbieram tego telefonu. Natomiast jeszcze raz, jeżeli jesteś kierowcą, jeżeli prowadzisz to tak jak ta bardzo elegancka, szykowna pani. Możesz sobie wypić kawy, możesz sobie wypić Red Bulla, możesz tam sobie coś innego wypić, ale nie możesz wypić niestety takich napojów, jak tutaj ten ziomek. Prawda? O, widać, że zadowolony wygląda Ta ona jakieś Piwko, prawda? Także mm, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia: Zapamiętaj jedną sprawę. Nie rób siebie alkoholika, jeżeli nim nie jesteś. Sprowadzi to tylko na ciebie nieszczęście. I jeżeli raz cię zakwalifikują jak tego alkoholika, to potem w zasadzie nie wiadomo, jak z tego się wyplątać. Wtedy jesteś, nawet jeżeli mówisz prawdę, to oni uważają, że ty po prostu gadasz jakieś tam duby smalone po to, żeby się wybronić ze swojego alkoholizmu. A kolejny problem jest taki, że część psychologów, część jakichś terapeutów, pomimo, że jest jakiś ustawowy obowiązek wystawienia zaświadczenia, no to oni mówią, że jak Ciebie nie widział przez 24 godziny i 365 dni w roku, lub 366 w roku przestępnym, to Ci niczego nie wystawi. Prawda? Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.